Nie nie Welcome to the crackers. Nie skręcam na te makiaty a za gdy tylko na ciebie patrzę. Wymieniam na samym starcie. Więc dajcie moje łóżko z do już na szafce Jaka mur nagle, chcę ciebie już na poważnie. Ja ruszę się, gdy nie macie tań ten, ten, ten, ten ja więcej ciebie chcę. Ruszę się ty, daj mi tlen, daj mi tlen. świata poza tobą już nie widzę, Z tobą mało mogę iść życie Ja nie chcę ciebie mieć za chwilę, bo widzę razem nas na szczycie Nie udumyłaj, nie prydumyłaj, nie udumyłaj, nie nie, nie, nie, nie, nie nie wydumyłaj, nie prydumyłaj, nie wydumyłaj, nie prydumyłaj, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Kupiłem nam gramko od lot Kapollo Skóra już pokryta rosą Przy mnie dziś nie będziesz z sobą Ona w nieskalanej bieli Piękna niczym księżyc spełni Ja mówię do niej candy Gdy słodko je, pachnie Fendi Ja duszę się, gdy nie macie Ty daj mi ten, ja więcej ciebie chcę Duszę się, gdy nie macie Ty daj mi tlen Świata poza tobą już nie widzę Z tobą mało mogę iść przez przeżycie Ja nie chcę ciebie mieć na chwilę Bo widzę razem nas na szczycie Miły Nie ja wydumyłaj, nie ja prydumyła, nie nie nie, e. nie, nie, nie, nie, Ona kręci mnie nie, usta usta krew, krew, we we męski zew, zew. Napisz napisz napisz gdzie. nie, nie, nie, nie, jak nie, nie, Świata poza Tobą już nie widzę Z Tobą mała mogę iść przez przeżycie Ja nie chcę Ciebie mieć na chwilę Bo widzę razem nas na szczycie Nie uydumyłaj, nie prydumyłaj Nie uydumyłaj, nie prydumyłaj Nie uydumyłaj, nie prydumyłaj Nie uydumyłaj, nie prydumyłaj, nie prydumyłaj, nie prydumyłaj, nie prydumyłaj.